Cześć, miło was widzieć. Oczywiście nie jestem w stanie was teraz zobaczyć, ale gdybyście byli tu ze mną w pomieszczeniu, to widziałbym was dzięki moim oczom. Światło od was odbite trafiłoby przez rogówkę i soczewkę mojego oka wprost na siatkówkę. Następnie mózg by to przetworzył i wygenerował w mojej głowie obraz, który widzę. Ale mózg nie jest doskonały i potrafi czasem zniekształcać rzeczywistość. To co? Spróbujemy go oszukać. Potrzebujemy do tego miski oraz małego metalowego przedmiotu. Ja użyję monety, bo sprawdzi się idealnie. Wkładam monetę na dno i jak widzicie, a raczej nie widzicie, nie widzicie tego, co znajduje się na dnie. Ale ja, nie ruszając z kamerą i nie przesuwając miski, pokażę Wam, co znajduje się na dnie. Użyję do tego najzwyklejszej wody. Wlewam wodę do miski, powoli, i zaraz powinniście zauważyć, że moneta pojawia Wam się na ekranie. O, tyle wystarczy. I fajne, co? Jak myślicie, co się stało? Dlaczego niewidoczny wcześniej przedmiot nagle stał się widoczny, po tym jak wlałem wodę? No jak się pewnie domyślacie, woda ma tutaj kluczowe znaczenie, bo zmienia ona bieg promieni światła. Na granicy ośrodków optycznych, czyli na granicy wody i powietrza światło się załamuje. Dzięki temu możecie zobaczyć monetę wewnątrz tego naczynia. Ale zamiast robić Wam wykład na ten temat, po prostu Wam to pokażę. A użyję do tego wskaźnika laserowego. Jeszcze jedna uwaga, jeśli eksperymentujecie z laserem w domu, to uważajcie proszę, bo laser może uszkodzić wzrok i może uszkodzić też części w telefonie komórkowym, np. obiektyw, więc też nie kierujcie lasera bezpośrednio na oczy i do obiektywu telefonu. Do przezroczystego naczynia wlałem wodę i zacząłem świecić laserem. Zauważcie, że tutaj wnioska lasera przechodzi dwukrotnie przez granicę ośrodków, dlatego załamuje się również w dwóch miejscach tutaj i tutaj. Pokaż Wam to jeszcze na krótkim schemacie. Tu jest miska, tu jest moneta, a tu jesteśmy my. Wiązka światła biegnie od monety, załamuje się tutaj, a następnie trafia do naszego oka. Ale skąd nasz mózg wie, gdzie wiązka się załamuje? Otóż nie wiem. Zawsze zakłada, że promienie światła biegną w linii prostej od obiektu do naszego oka. Ale jeśli przedłużymy sobie te linię, to żadnego obiektu tam nie ma. Ale my mamy wrażenie, że tam się znajduje. Nasz mózg próbuje nas przekonać, że na linii prostej znajduje się moneta. I dokładnie z tego samego powodu wydaje nam się, że ta słomka jest zgięta. W rzeczywistości jest to tylko iluzja spowodowana zjawiskiem załamania światła. Jak widzicie, wystarczyło odrobinę wody, aby nieco oszukać nasz mózg. A czy Wy macie jakieś pomysły na doświadczenie? Dajcie nam znać w komentarzach. A tymczasem ja się z Wami żegnam, i do zobaczenia.